Pamiętasz, wszystko było proste tak, proste tak. Mieliśmy tylko siebie i nasz świat, i świat. Choć czasem teraz jest nam czegoś brak, czegoś brak, to właśnie ty. Jak dobrze, że przy sobie ciebie ma, ciebie ma, to ciebie...